z początku, jak to jest napisane XX wieku, niektóre zdjęcia też z XIX wieku, no to było wspaniałe miasto do, do życia, prawda. To, tam też było wiele kultur, bo przecież byli i Żydzi, Ormianie, Ukraińcy, no chociaż w samym mieście było ich mniej, Niemcy. Ale te narodowości żyły tam razem, żyły, można powiedzieć, w zgodzie w tych czasach no, międzywojennych. Dopiero pod koniec zaczęło się tak to psuć. No, tutaj jest katedra łacińska, polska, no to jest świat właśnie, się, plac świętego ducha, jeśli można, to one w większości te, te budowle pozostały, natomiast nie są zadbane i niewiele jest odnowionych. Opera lwowska, prawda? początek XX wieku, wspaniała budowla z, z, z wspaniałą kotarą z malunkiem Henryka Siemirackiego. Także to, jak się przyjeżdża, to, to naprawdę wzrusza, gdzieś przejmuje. I można też dalej już... No tego nie ma, ten pasaż, pasaż Mikolasza, no to, to były takie rozwiązania, o których, o których potem zapomniano w czasach komunizmu, no, bo wiadomo, zaczęły obowiązywać domy towarowe, prawda, jakieś takie. Bez, bez wyrazu, a tutaj prawda, wszystko pięknie w sensie stylistycznym to jest katedra ormiańska. Też księża ormiańscy odegrali bardzo ważną, niezwykłą rolę w czasie okupacji, tam też pomagali, zajmowali się pomocą dzieciom inną działalność też charytatywną prowadzili. Oczywiście potem Rosjanie ich gnębili. Też bardzo ciekawe, bo nie wiem, jeśli Państwo byli może w Lwowie, to pamiętacie tam właśnie w katedrze ormiańskiej. Są niezwykłe niezwykłej piękności freski Henryka Rozena, który zresztą później trafił do, do Stanów też. Też namalował obraz chyba, który jest w Kasten, Kasten o Cud nad Wisłą 1920 roku. Ale te obrazy właśnie bardzo, bardzo piękne są w tej katedrze, robią wielkie wrażenie. To są tutaj amerykańskiej Częstochowy jego Daj jest tam, tak, Rozena, to tak właśnie, I tam tak, jest, tak, jest tak. i zresztą jest jego nagrobek, jest jego mm -hmm. grób.